Cześć, Load Balancer też ma cash. Dzięki temu Wasza usługa działa szybciej, płynniej, a serwery są odciążone. Load Balancer to jest takie miejsce, gdzie może znaleźć się WAF, czyli ochrona aplikacyjna. Jeżeli nie mamy pewności co do bezpieczeństwa naszej aplikacji, stosujemy ochronę aplikacyjną, Web Application Firewall. wiecie, że load balancing może być wykonywany praktycznie w każdej warstwie ISA-OSI? Jednak najczęściej używane warstwy do load balancingu to jest warstwa czwarta i warstwa siódma. Chcecie skalowalności? Inwestujcie w load balancery. Load balancer to nie tylko skalowalność, ale też niezawodność. Korzystając z lot balancerów, nie musicie już używać podsieci z maskami np. 24, a możecie operować na pojedynczych adresach IP dla usługi? Czy wiecie, że na lot balancerze można używać języki skryptowe, dzięki czemu możecie dowolnie modyfikować zapytanie w locie? Czy wiecie, że lot balancery też mają API? Czy wiecie, że Load Balancer posiada opcję SSL offloadingu, dzięki czemu obsługa certyfikatów staje się prostsza? Czy wiecie, że Load Balancery bardzo sprawnie robią NATA? Czy wiecie, że Load Balancery czasem nazywa się ADC, czyli Application Delivery Controller? Wiecie, że load balancer jako ADC można włączyć w, w pipeline C i cd Dzięki czemu po automatycznym zbudowaniu aplikacji przy testowaniu ona automatycznie może trafić na produkcję? Czy wiecie, że load balancery ułatwiają wdrożenie multihomingu? Load balancery sprawdzają dostępność swoich serwerów, dzięki lewczekom? Vector Solutions